Dzisiaj chciałbym pokazać jak zrobić server Minecraft na wersji 1.19.2 Taki typowy swój bez niczego dogania ze znajomymi Więc zapraszam do poradnika Tak o, e, tworzymy sobie folder, nowy folder i nazywamy go jak na przykład Save Minecraft, bardzo ambitnie w każdym bądź razie, i sobie przychodzicie, i wchodzicie na pierwszy link w opisie, i wybieracie sobie, i klikacie sobie tutaj, i uwaga, wydaje się, że Piper MC tu pisze. Ja ten, wydaje się, że to nie jest tam Saver Minecraft, jakby ten w ogóle po prostu to nie wyglądał, ale ja powiem tyle, eee, jakbyście pobrali zwykłego Minecrafta to wtedy po prostu by było większe lagi więc po prostu należy wejść na tą stronę sobie i tu masz być do, do pobrania Klikamy sobie najnowsze to będzie pewnie jakiś inny numerek ale radzę ja najnowsze i czekamy aż się pobierze dobrze i w tym momencie przechodzimy do pobrania wersji i teraz uwaga jeżeli. Jest najnowsza wersja Dobrze mi się otwarzać To sobie pobieracie Java 17 Czyli to o I sobie klikacie się e, Windows instalę. No powinno być na samym dole tak będzie ja drugi link w opisie i pobieramy sobie Java, czyli język. Tu sobie klikam zachowaj. Dobra, to spóki to nam się pobija, a to wchodzimy sobie w plik Servey Minecraft. Oraz wypobrane. Ja sobie otworzę w nowym oknie. I, I dobra, i teraz to przesuwamy tutaj. I, na, i zmieniamy tego nazwę na Saver. Na przykład może to być no, nie musi być tutaj I teraz sobie tworzycie nowy dokument tekstowy. Wy, wy nazywacie go jakkolwiek. Wchodzicie w notatnik i wpisujecie Java.jar Save. To my nazwyśmy Save. Tak, U I to są ogólne parametry podstawowe, startowe, raczej nie trzeba trzeba, więcej. Teraz będę się zapisał o ten i dajecie zapisz jako Kom. Wszystkie pliki i nazywacie to jak byście chcieli. Nie piszecie syty, na przykład start i ważne, żebyście napisali po tym kropka but. I teraz co sobie zamykacie i usuwacie to po prostu, to wcześniejsze i macie start.bat Ja teraz tego nie włączam I proszę, mam pobraną JDK No to pewnie się nazwać inaczej, ale klikamy otwórz Po kliknięciu czekamy aż się włączy instalator Proszę, włączył się i czekamy, bo się zaczyna instalować. Klikamy next, next i się instaluje. Czekacie chwilę. I tak naprawdę, raczej to już tyle. Możecie sobie wejść w konsolę, żeby jeszcze sprawdzić. Wpisujcie 3 i wpisujecie Java. A? I myślnik i on Version. I widzicie Java version 17.5. Czyli w to znaczy, że wszystko działa. Więc teraz to sobie zamykacie i włączacie to O. I teraz. Teraz dzieje się magia. Właśnie save zaczyna pobierać. Tak. to tutaj Downloading Modern ja Czekamy, tak naprawdę, na test. Już widzicie, że to się powoli wszystko pobija Jakieś nowe rzeczy się. Ja sobie jeszcze... ten, tylko możecie to otwierać, ale polecam przez PlickStart.Buck. Ponieważ e, ten plik po prostu e, powoduje, że macie to w takim okienku, a nie po prostu. Na przykład, że potem będziecie mogli Ciebie z, e, z zrobić, żebyście byli operatorem. E, więc teraz czekamy. Uważaj, bo to szybciej zrobiłem tu. Po prostu wolne. E, o, widzicie, serwer się nawet wyłączył, a dlatego, że jak macie tutaj plik eula, możecie mieć tam eula.txt, nieważne, i otwieracie go, i to oznacza, że się zgadzacie na zasady Minecrafta, w ta odnośnie serweru, wpiszecie TUE. zapisujemy i zamykamy, i włączamy jeszcze raz. Widzicie, wszystko się pobrało I się już tak naprawdę serwer zaczyna wczytować Tu się teraz tworzy świat wersję. Ja tu, i za pierwszej razie Często musicie klikać zezwalać na dostęp Jeżeli macie Zaporę Windows I tutaj widzicie, że Stworzyły różne pliki I nas interesuje najbardziej plik Serwer.properties sobie klikacie prawy przycisk, otwórz za pomocą i dajecie notatnik. I tutaj macie takie ustawienia odnośnie serwera. Tak o, na przykład difficulty, easy to oznacza, że łatwy, Tam normal to, że normalny, a to oznacza, że trudny, niżej żej macie maksymalną liczbę graczy. Jednym słowem, jeżeli macie maksymalną liczbę graczy, czyli ustawiam na 20, to może być po prostu 20 graczy na serwer NRS. Potem mamy online mode. Online mode oznacza E, czy, jeżeli, czy mogą wchodzić gracze tylko z Minecrafta premium W sensie, jeżeli ktoś ma Minecrafta w stylu na przykład ja To po prostu nie wejdzie teraz Bo mamy to włączone, że e, typ tylko dla graczy premium Minecrafta premium Więc jednym słowem, wasz kolega który nie ma kupionego minecrafta nie wejdzie, a ty, który masz kupionego minecrafta bo po ciebie stać, to wejdzie. Eee, więc ja bym zmienił to sobie na Falz, pomimo że mam kupionego minecrafta. Tylko uwaga, jeżeli na przykład e, na twojego kolegi i konto, każdy może wejść. Dam taki bardzo ciekawy przykład. E, mam na przykład właśnie Unity czy Crystal Lunchera chodzi, i sobie tak patrzy no dobra, no to twój kolega za chce się zemścić więc po prostu zmieniam sobie nazwę, że na na powiedzmy nazwę twojego kolegi który wchodzi i ma wszystkie przedmioty więc to jest właśnie minus, że tak sobie to ustawicie i jeżeli będziemy miał kupionego to nie będziesz widział skinów. Eee, potem odległość widzenia jeżeli, uwaga, bo ten serwer jest hostowany na waszym komputerze, czyli jednym słowem jeżeli, jeżeli na przykład ktoś będzie leciał w jakieś miejsce, w którym jeszcze nikt nigdy nie był, to się będą w tym momencie e, jakby tworzyć nowe e, tak zwane chunky, czyli jakby nowe nie wiem jak to określić. Są nowe tereny będą się generować, dlatego na przykład jeżeli na ustawicy to na 20, to w bardzo znane słowo Render Distance, będzie było jakby na 20, więc jeżeli nie jesteście się jako, to ja będę to ustawić na 6, po prostu od tego widzenia będziesz 6 dni Tyle.. No tutaj taką opcję, to jest TD, Więc jeżeli wejdziecie sobie w Minecraft to będzie pisać pod jakby nazwą serwera, bo na przykład awańka w server. Na przykład na... E, nie wiem, QCraftie to jest tryby, tam napis No, takie kamera różne I w sumie Server properties już was nic nie interesuje I tak naprawdę stąd to praktycznie tyle Teraz to już wszystko sobie działa, i teraz ważne rzecz. Jeżeli chcecie sobie włączyć game od Creative, to patrzcie, tu możecie wpisać komendy. Na przykład piszę e, help. I tu macie komendy, nie? Więc tak to się prezentuje. Możecie wpisać. Pisać na przykład. A, i właśnie, miałam powiedzieć o game Jeżeli twój kolega chce, nie wiem, żeby miał game 1, to piszecie opy i jego duże, na przykład swój I teraz, teraz, no jest w Server Operator. I jeżeli wpiszecie game Creative, to normalnie działa. Możecie tu wpisać po op, -spacie, każdy dowolny nick, nie wiem mm, Fajny, z om, 1, 2, 3 I widzicie, to po prostu gracz e, będzie wtedy e, Po prostu tu miał operatora e, Jeżeli chcecie wyłączyć serwer, to jeżeli chcecie wyłączyć server, to bardzo Wam polecam wpisać najpierw save alt, czyli zapisuję jakby wszyscy, cały twój świat i potem ukośnik i potem w sensie nie wpisuje ukośnika, ale to jest już jakby budowany ukośnik, syty opy I to się wszystko powoli sobie zatrzymuje na luzie i się po prostu wyłącza Więc ogólnie to by było z na tyle